Czuwaj, drugu harcmistrzu, przewodnik Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Gorczańskiego Brygada Beskidu na uroczystym apelu. Stan 13 wszyscy obecni. Drugi Komendant Hufa Potrackiego melduje na patrowę na apelu inauguracyjnym, stan 30, zgodny. Czuwaj! Czuwaj! Druk na Bluka, czy melduje Hufiec Nowy Sącz na apelu, stan 180. Czuwaj! Czuwaj! u Harcmistrzu, drug Piotr Krawczyk melduje Hufiec Brzesko na apelu inauguracyjnym, stan 100, zgodny. Czuwaj! ruchu harcmistrzu przewodnik Jakub Belak melduje hufiec ZHP Andrychów na apelu in inauguracyjnym stan 189. Ruchu pod hasłem różny król melduje seniorów i Harcerską na apelu stan 25. Czujaj, ruchu harcmistrzu, w Włochnia melduje hufiec na inauguracji roku harcerskiego stan 50. Czuwaj. True, przewodnik Kamil Chminsk melduje kuwiec Olkusz na apelu i naugura Stan 24. czterech. drugi gruch artmistrzów, nic się nie widział, bo na apelu. Stan 40. Tuwaj, drugi acmistrzu, chalmistrzyni Anna Wietław Placzek melduje kuwiec Trzebina na apelu inauguracyjnym. Stan 74. Zgodnie. zgodny. Czuwaj, drogu harcmistrzu, przewodnik Krzysztof Kania, melduje chłopiec Kraków pod na apelu nieawiuracyjnym, stan 109. Czuwaj, drogu harcmistrzu, przewodnik Kamila Tracz, melduje chłopiec ZK Petarnów na apelu, stan 21, sprawdzony zgodny. Czuwaj, drogu harcmistrzu, pod harcmistrzyni Julia Moskwa, melduje chłopiec Jim na apelu, stan 117. Czuwaj. Drugą arcymistrzu, komendant Kapusta Krakówowa-Kuta, melduje Hupiec na apelu inauguracyjnym. Czuwaj, Harcmistrzu Pod podkarstwemistrzem pod Iberyjka-Błaszak, melduje Hupiec w Krakówstudmieście na apelu inauguracyjnym, stan 30. Chodź. Czuwaj, drugą arcymistrzu, podkarstwemistrzem Karolina Szaryk, melduje Hupiec w Zytapie Myśleńcy na apelu inauguracyjnym, stan 71. Chodź. Czuwaj Harcmistrz Ewa Siutek melduje Hufiec Podkarkowski na apelu inauguracyjnym stan 205. Czuwaj druku Harcmistrzu, Harcmistrzyni Anna Hałatek melduje Hufiec ZKP Bieliczka na apelu stan 60. Całość boczność podczas sztandarowy Chorągwi Krakowskiej Związku Arcerstwa Polskiego prowadzić. Pocznień. Całość, baczność na prawo patrz! Dzień dobrym komendancie, harcmisz Bartosz Zawisza melduje suchów, harcerzy instruktorów Chorągwi Krakowskiej na uroczystym apelu z okazji inauguracji Roku Harcerskiego w Brzesku Sta 1648 zuchów harcerzy i instruktorów Chorągwi Krakowskiej. Całość ważność! Spocznij. Całość w baczność! Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Krakowskiej Brzesko, 18 września 2021 roku Rozkaz specjalny, liczba 11 przez 2021 Druchnej i druhowie, spocznij! Serdecznie witam Was w Brzesku na inauguracji Roku Harcerskiego 2021-2022. Krok naprzód. Mam nadzieję, że czas spędzony tutaj zachęcił Was i utwierdził w przekonaniu, by spędzić kolejny rok w naszej wspólnocie, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego. Kolejny rok niesie przed nami wiele wyzwań i możliwości. Życzę nam wszystkim bezpiecznego, spokojnego i dobrego roku, przepełnionego radością oraz dobrą zabawą. Ufam, że harcerstwo pomoże Wam wspólnie uczyć się odpowiedzialności, rozwiązywania problemów, a także przyczyni się do rozwijania swoich pasji, kształtowania charakterów oraz poznawania świata. Całość baczność, czuwaj. Komendant Chorągwi, harcmistrz Mariusz Siódek. Spocznij. Całość baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko. Spocznij. Bardzo proszę o zabranie głosu Drucha komendanta Chorągwi, harcmistrza Mariusza Siutka. Szanowny Panie Burmistrzu, druhu komendancie, drogie duchy, drogi, drodzy druhowy i druchny. Witam Was bardzo, bardzo gorąco na inauguracji roku harcerskiego 2021 Krok Naprzód. Ten krok naprzód pokonujemy od dwóch lat, ta inauguracja, jak wiecie, planowana była rok temu, ale udało nam się spotkać w tym roku. Mam nadzieję, że te problemy epidemiologiczne są już za nami i że teraz w pełni zapału i radości będziemy mogli nadal działać i się spotykać. Dzisiaj przeżyliśmy fantastyczny dzień, tutaj dzięki gospodarzowi i Chówcowi Brzesko który przygotował fantastyczne gry, mogliśmy się spotkać, mogliśmy się nacieszyć z tobą, bo tego nam brakowało przez te dwa lata. Przed nami jeszcze kilka atrakcji dzisiejszego popołudnia. Mam nadzieję, że wszyscy wrócicie do domu radośni, weseli i spełnieni z dobrze wykonanego, można powiedzieć, zadania. Drugi i drukowie, dziękuję wam bardzo za tak liczną obecność i udział w tej inauguracji, za to zaangażowanie, za ten uśmiech na twarzy, za to, że jesteście. Czuwaj! Bardzo proszę o zabranie głosu Burmistrza Brzeska, Pana Tomasza Latoche. Szanowni druhowie komendanci, zuchy, harcerze, instruktorzy, druhowie seniorzy. Wielka to przyjemność, że tak licznie przybyliście tutaj. Dziękuję za to w imieniu całej społeczności oraz samorządu gminnego. Moi drodzy, tak liczna obecność pokazuje, że działalność Związku Harcerstwa Polskiego jest czymś wyjątkowym. Wyjątkowe są momenty takie jak te, ale też to, co robicie na co dzień. Moi drodzy, tak jak komendant wspomniał, był okres pandemiczny, My początkowo Planowaliśmy, iż ta inauguracja odbędzie się w, tamty, w, w ubiegłym roku. Niestety nie mogła się odbyć. Ale zapowiedzieliśmy wspólnie na, na Rynku Brzeskim, że w kolejnym roku, jeżeli tylko sytuacja pozwoli, do tego spotkania dojdzie. I cieszę się, że udało nam się słowa dotrzymać, a wy z terenu całej Małopolski tak licznie przybyliście. Moi drodzy, chciałbym wam serdecznie podziękować za waszą aktywność, za waszą działalność, za to, że kształtujecie wspaniałe postawy patriotyczne, ale też wychowujecie młodzież w duchu sprawności fizycznej i poznajecie Małopolskę. Tym samym jesteście tutaj w Rzesku, żeby zobaczyć, jakie ono jest piękne. Moi drodzy, sam kiedyś funkcjonowałem w Związku Harcerstwa Polskiego, i cieszę się, że jest tutaj na placu mój wychowawca, druh Adam Zydroń. Pozdrawiam bardzo serdecznie i kłaniam się wychowawca. Żal tylko, że z jednego z wyjazdów wróciłem z płaczem. Jakoś tak się zdarzyło, że jako mały zuch pojechałem na kolonię do Warszawy. Przyjechał po tygodniu ojciec odwiedzić. No i nie wytrzymałem, musiałem wrócić z tatą a Wy bez rodziców, ale ze wspaniałymi opiekunami jesteście tutaj. Moi drodzy, dzięki serdeczne za to, co robicie dla naszych społeczności. W ostatnim okresie czasu organizowaliście pomoc dla tych, którzy sami w tej sytuacji pandemicznej nie byli w stanie sobie poradzić. To były dostarczanie żywności, dostarczanie lekarstw, organizowanie telefonów, na które takie zgłoszenia były przyjmowane. Ale też na co dzień, w innych formach. Ja obserwuję moich druhów z Chówca Brzeskiego, którzy pomagają, organizują zbiórki, zbiórki żywności, dostarczają tą żywność dla kombatantów, pamiętają. I to jest wspaniałe, że zawsze na was możemy liczyć. Mam nadzieję, że i tą organizacją, i włączeniem się w waszą inaugurację Wy doświadczycie, że możecie liczyć na nas, na samorząd, na druga Bartumie Turleja, który oprócz tego, że pięknie prowadzi tutaj Brzeski Kuchwiec, jest również radnym miejskim i wspiera samorząd w rozwoju i w dobrej działalności. Czuwaj!